No wodoodporny to on to nie jest kurcze To jest nowy Protek z iFlighta. Fantastyczny dron, który przyjechał. Oczywiście ma receiver, czyli odbiornik z oprogramowaniem FCC. Więc trzeba będzie zrobić flashing. Na tym się wyłożyłem, bo to trochę mi zajmie. Ale reszta jest ok. Złożyłem go z części praktycznie. Rozłożyłem go najpierw, żeby zobaczyć jak jest zbudowany, z czego jest zbudowany i go złożyłem. Także wygląda No teraz dobrze. Tu jeszcze parę rzeczy trzeba przy nim poprawić. Ale jest ok, Bardzo fajny mały kład 2,5 cala Myślę, że będzie fajnie śmigał Jak wszystko dobrze <śmiech> Skonfiguruję i go złożę A my dzisiaj będziemy robić coś innego To dlatego, że jest ładna pogoda I trzeba ją wykorzystać Przez godzinę będziemy latali nad rzeką Ten dron kwalifikuje się do wysłania do serwisu Zwykle są z nim tutaj problemy z gimbalem Nie chce się kalibrować i to jest od zawsze Dlatego będziemy latali bardzo odważnie nad rzeką. Chciałem zrobić takie ujęcia, których jeszcze nie miałem, mianowicie e, taką, nad taką dziką rzeką pomiędzy gałęziami. Podoba mi się? Wyżej? Niżej? Tu przechodź, z tej strony! No to chyba tyle. Idziemy po kartę pamięci. Temporary disconnected. Jak go utopimy to się nic nie stanie, bo i tak jedzie do serwisu, wyślę go pewnie jutro. Tu leży. Przyzahaczył o to. Jednak te sondy nie są najlepsze. Nic się nie stało. Powinienem zrobić fajne ujęcia Tak czy inaczej, muszę wysłać mini do serwisu Także mm, to nie jest taka rozwałka drona Tak jak w przypadku WeTalk UAV Słuchajcie, przynajmniej była kąpiel w wielkim stylu Nie tak jak Aleksander zrobił to z WeTalk uh, we UAV Broke the whole gimbal, jak widzicie I thinking teraz, że może it is żeby otrzymać DJI Refresh Care tylko konkretnie w dużym stylu przeloty nad rzeką, fajne ujęcia. Ja mam nadzieję, że uratuje z karty pamięci. Ta miejscówka jest super, wygląda to rewelacyjnie. Dostęp jest trochę trudny, ale damy radę. Nie ma nawet gdzie maty startowej rozłożyć. Tutaj się dzieje no GPS sygnał. Trzeba chwilę poczekać. Dobra, mamy to. 4 giga pamięci cache. się ukrył za krzakami, muszę go wyciągnąć stąd. Tak? Do przodu i dopiero. Bardzo ładnie. Wyżej, delikatnie. Niżej, niżej, niżej, niżej, niżej mówiłem. No, wodoodporny to on to nie jest, kurcze. Jesteś grzeczny, Leon? Tu wszystko jest ok w środku. Nie wiem, czy on zagada, ale raczej nie. To już jest po herbacie. Wpadł jak śliwka w kompot. A to akurat jest nasze przejście. Tędy przechodzimy przecież. W sumie powiem wam, że... Ten miniacz już mnie drażnił od pół roku, nie kalibrował się w ogóle gimbal. Czasami po 15 razy go kalibrowałem, szczególnie w trakcie tych ostatnich epizodów dotyczących litchi. Bo to było świetne, że on faktycznie lata na litchi. Ale za każdym razem, 10-15 razy musiałem go uruchamiać, żeby gimbal się skalibrował i cały czas pokazywał mi błąd gimbala, czyli gimbal stack. A z drugiej strony ten akumulator, on już też jest wyeksploatowany, muszę przyznać. Bo on faktycznie ładował mi się i całą noc czasami, dopiero był rano naładowany, więc widać, że to nie jest taki sprzęt. Ja bym powiedział, że miniacze są świetne, ale one są takim sprzętem weekendowo-wakacyjnym, a dopiero R2 sprawia wrażenie takiego solidnego. Nic mi się przy nim nie działo i mam go już od maja, ponad pół roku i naprawdę rewelacyjny. Uważam, że właśnie R jest bardzo dobrym dronem, jak ktoś waha się pomiędzy miniaczem dwójką, który też mój pojechał do serwisu, bo miał błąd IMU, to właśnie Mavic R 2 w tej chwili jest lepszą propozycją. Zobaczymy, czy będzie trójeczka i zobaczymy jak tam FPV, które wejdzie pewnie już na początku stycznia. Chuchnie? Podoba mi się. Wyżej. Niżej. Tu przechodź z tej strony. Ojej, jej, jej, jej. No to chyba tyle. Idziemy po kartę pamięci. Temporary disconnected.